Cześć, jestem Gośka. Ja ponad dwa lata temu zaczęłam mieć bardzo duże problemy z kręgosłupem szyjnym. Zaczęło się od potwornych bóli głowy. W nocy nie dawały mi one w ogóle spać. Powodowały problemy ze wzrokiem, jak również drętwienie ręki. Lekarze stwierdzili, że trzeba zrobić operację kręgosłupa, której strasznie się bałam. No i tak też zaczęła się moja przygoda z treningami z Sebastianem. Przyszłam tutaj na siłownię i jakieś było moje zdziwienie, to nie były jakieś trudne ćwiczenia, nie wymagały dużo wysiłku, natomiast bardzo szybko spowodowały, że moje problemy zaczęły się wyciszać. Po dwóch miesiącach w zasadzie już w ogóle zapomniałam, że miałam jakieś problemy z kręgosłupem, po drodze robiliśmy jeszcze problemy z kolanem i dużo różnych takich drobnych rzeczy, które też mi doskwierały, a w zasadzie dzisiaj już nie mam żadnych problemów zdrowotnych.